We are the spirit of our także, cześć sieman, jestem Zyrox A to trzeci film z najlepszych reakcji Na rajdy youtuberów Jeżeli wbijecie tutaj 1300 łapek w górę To ja nagrywam dla was od razu następny odcinek Pamiętajcie że od dziś odcinki zawsze o godzinie 20 Także łapkujcie kumple A ja zapraszam do oglądania Miejsce trzecie, Blow zrajdował youtubera pod nazwą Lesny lub Leśny. w każdym razie streamował MSP, czyli tak, mówi Star Planet, ale do rzeczy, zobaczcie sami jaka była jego reakcja. Ej, ja pierdzielę. Miejsce drugie. O chuj, rajd od Blowa, nie wierzę, 6 tysięcy typa go. Zobaczcie sami jak zareagował Sąc, na tego rajda. 160 osób. I oczywiście Gołek, miejsce ale pierwsze. Fuck. Rajd. Wtedy dosłownie już miałem kończyć live'a, nie? Dwie minuty, bym się spóźnił. Ej, nie, jak to? to co tam mówisz w ogóle? Ej, co się teraz dzieje? <grym> What the fuck? Blow około dwa miesiące temu zrajdował streamera oraz youtubera pod nikiem Adahox. Co? i wyłączyć? to jest naprawdę od, od Blowa? Od Karola? Tak, to ode mnie! Co tu się od niebało? Ja to nie. muszę zobaczyć. Szybko walczę, przeglądarkę. Co jest grane? Do, Bloek, weź mi pokaz szybko. To nie może być gra. teraz usłyszę sam siebie, a tego bardzo nie lubię. Bloe What the fuck? Jezu Blow dziękuję. Dobra, niech on tu zabawia. Pójdę ja idę. O dobra. matko. Nester, który za niedługo wbije 25 tysięcy. Robiąc 24-godzinnego streama, około godziny 23 nagle dostał wielkiego spamu, aż zaciął mu się telefon, a na jego streamie było ponad 500 osób. Gratulacje, hehe. He. A jeżeli wy znacie jeszcze jakieś reakcje na rajdy youtuberów, to piszcie koniecznie w komentarzach. Ja do tych komentarzy przypnę oczywiście serduszko oraz, pojawi oraz pojawicie się w następnych odcinkach. Znaczy okay, do roboty kochani, ja już zapraszam do oglądania. Bo się czat zaciął, Jezus Szaci się zaciął. Nie, zaciął, nie zaciął się, tylko jest tyle komentarzy Nowy kontakt, charytatywnego, da, będzie live charytatywny Milena, dzięki za suba Ja mogę konto pożyczyć On na myśli, że mu czat się zaciął, zacząć. a on ma rajda Ale, jak śpisz. Ale w sumie to, jak nie... Mu suby idą. Co to nie obchodzi, jak śpimy Wiecie? Ej, co chodzi? Ej, co się ogarnę. dzieje? <laughs> po mi robi rajda To ja Lo, mi robi rajda Czo mam 500 osób na streamie Wołaj male! Blowek mi robi raida. Mama. Ja Uwaga, będzie, będzie, będzie się Zrobi Zrobi Mi robi raida, serio. Blowek, 500 osób mamy na streamie. Rekord. Czekaj, nie, Zobacz. ja wyłączam tego utla. Ej, no graj, tego, gościu. Co się dzieje? Jak subyle są? Jezus, Blowek, dziękuję, stary. Patrz ile osób jest na live'ie, 570. O co chodzi? Ło. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu Jeżeli ono wam się spodobał zostawcie tutaj koniecznie kciuka w górę A jeżeli jesteś tu nowy i nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału Możesz to właśnie teraz zrobić Klikaj także w kartę obejrzeć moje poprzednie filmy A jeżeli dotrwałeś do tego momentu najpierw w komentarzu pomijesz A lajkujecie ten komentarz Także do zobaczenia ludziska, trzymajcie się i do następnego Hello.